Ah, kolejny perfekcyjny dzień na zagranie w Minecraft. Hmm, Pixel? Nie, nudziło mi się. Znajdźmy coś nowego. Fajny mc.xd? Brzmi ciekawie. Zobaczmy co ten serwer nam zaoferuje. Okej, okay. Skywarsy czy Survival? Um. Chyba zagra survival. O! A chyba jednak SkyWarsy. Mm, ale fajne, itemy mi się wylosowały skrzynce. Myślę, że. To będzie moja wygrana. A, na internecie znalazłem nowy serwer. Może on będzie lepszy. Zobaczmy, co możemy znaleźć na tym pięknym serwerze. O, ciekawe. Uuu, na tym serwerze nie ma lagów. Rzeczywiście jest ten serwer lepszy. O, a kto to? To gracz. Au. A. Hmm, Wojtuś. Myślę, że możemy się zaprzyjaźnić. No nie? O! O! jest, on ma cheaty. Jebi! Aha.